Jak wygrać z większym? Czy w ogóle da się wygrać z większym? Jak widać na przykładzie wojny rosyjsko-ukraińskiej wcale nie jest powiedziane, że większy szybko i sprawnie wygrywa. Ale czy da się to przełożyć na biznes? Czy w biznesie też jest możliwe, aby mniejszy jednak wygrał? O tym porozmawiamy w tym odcinku, na który Was bardzo serdecznie zapraszam. Całkiem niedawno byłem na spotkaniu w pewnej dużej agencji ochrony w Polsce. Bardzo duże spotkanie, wiele osób, naprawdę bardzo ważnych. Powiem szczerze, nawet lekko się stremowałem, bo widziałem wagę tego spotkania. I kiedy zapytałem, co mogę powiedzieć, co byście się chcieli dowiedzieć, padło proste pytanie z sali. Mianowicie, Panie Krzysztofie, proszę nam pokazać, jak to jest, że często małe firmy wygrywają z nami w monitoringu wideo. Proszę nam pokazać tego SafeStara, whatever, co to jest, jak to jest, że te firmy wygrywają z nami. No ja trochę zbaraniałem. Z tobą myślałem, jaki ja problemu? nie chcę tego, się O co chodzi? Ale to pytanie ma głębszy sens i mówi o głębszym problemie, jaki mają więksi. Więksi mają problem z tym, że są po prostu duzi, że są nieruchawi że mają wielki bagaż doświadczeń, tony sprzętu, ludzi, pewne standardy, pewne wydaje mi się, które po prostu hamują ich w rozwoju. I tu jest bardzo dobre miejsce właśnie dla małych, średnich, prężnych firm, które używając sprytnych, lekkich narzędzi, takich na przykład jak Safestar, no po prostu pędzą do przodu. I w czasie, kiedy handlowiec takiej wielkiej firmy Patrzę ze zdziwieniem mówię, ale o co chodzi? To ta mała firma leci, leci, leci, leci, leci, Uuu. W tym pokoju jakieś dwa lata temu gościłem dwóch e, fajnych chłopaków. Którzy przyszli i powiedzieli, słuchaj jak my chcemy założyć agencję ochrony. No ja powiem szczerze, że se zbaraniałem, mówię, jak to chcecie założyć? No, agencję ochrony chcecie zakładać? No, zwariowaliście, mówię, weź coś innego, wymyślcie, to, to słaby biznes ta ochrona. Oni na mnie spojrzeli, tak lekko powiem szczerze, nawet ze złośczeniem, mówię, ale Krzysiek, ale o co ci chodzi? My mamy wizję, my mamy koncept, my wiemy, jak to ma działać. Właśnie moja żona dzwoni. Tak właśnie się kończy, kochanie, jak dzwonisz w trakcie nagrywania. No, no co tam. Słuchajcie, minęło dwa lata, może z lekkim hakiem. Ta firma ma w tej chwili około 2000 monitorowanych kamer na których naprawdę całkiem uczciwie zarabiają, mają bardzo fajnie zorganizowane centrum monitoringu, wysoko wykwalifikowaną kadrę i naprawdę zarabiają kasę. Można to zrobić, tylko trzeba mieć do tego narzędzia. Oczywiście im było łatwiej Dlatego, że od początku weszli fajne narzędzie i nie musieli się specjalnie przejmować historią. Okazuje się, że dzisiaj można zarabiać i można na rynku wygrywać z większymi czy starszymi, od dłużej działającymi agencjami ochrony. Po co ja to wszystko y, mówię? No nie chodzi mi o to, żeby kogoś urazić, albo żeby powiedzieć, że te młode, fajne firmy są fajne, bo są młode i fajne, a, a te duże i starsze z tradycjami są gorsze. Y, w najmniejszym stopniu mi o to nie chodzi, a żeby, kogo, żeby też nikt się nie poczuł specjalnie urażony, bo znamy się, wy znacie mnie, ja znam was, możecie skojarzyć, że może o tym, albo o tym, albo o tam tym y, mam na myśli. ale w żadnym wypadku. Mi generalnie chodzi o to, aby pokazać, otworzyć szerzej oczy na to, że technologia to już jest w tej chwili must be. To musi już być. To nie jest tak jak od 25 lat w naszej branży, że mówimy no tak, musimy w technikę, w technikę, w technikę. Dzisiaj... To nie ma innego wyjścia, to już trzeba. Tylko, że dzisiaj to nie jest taki czas, żeby sobie kupić nowy komputer i całą ścianę z monitorami, bo to, to też nie zarobi tak jak trzeba. Bo się trzeba z tym strasznie namęczyć. Dzisiaj jest taki czas, żeby znaleźć nowoczesne narzędzia. Lekkie, dostępne, które nie trzeba specjalnie się nad tym narobić, żeby zarobić. Takimi narzędziami są... Systemy chmurowe. Oczywiście SafeStar, ale też są też inne. Nie chciałbym, żeby ktoś powiedział, że tylko SafeStar, Safe on tylko o tym SafeStarze. Naprawdę dla naszego wspólnego dobra dostrzesz się tą chmurę i się to, że to są naprawdę fajne, lekkie narzędzia dla każdego, dla dużego i małego. Podsumowując, mały nie zawsze jest skazany na przegraną. Szczególnie, kiedy może dysponować lepszą i nowocześniejszą technologią. A w kontekście wojny na Ukrainie chciałbym powiedzieć, że jest nam tutaj wszystkim bardzo przykro w związku z tym, co Was, przyjaciele z Ukrainy, spotkało. Trzymamy za Was kciuki, walczcie, nie poddawajcie się, będzie dobrze. Cześć.